Okay, witajcie, ja jestem Katz i to jest kolejny odcinek na moim kanale i ten, no, poszekajcie moment. Dobra sorry za to, ale musiałem pójść No Ej to jest klucznik z Halo Niboru Mamy tu trainerka, który teraz się zaciął Halo trainer, proszę, działaj Czego może zaciąć? O nie, dobra, no, mamy sobie Halo Niboru pierwsza Kto grał ten wie. bo wróciłem było. mam nie mam co robić mam kwarantannę do poniedziałku moment, ja muszę teraz jeszcze ścieszyć ten całą Hello Neighbor No, no, no 12. Wiesz Jeszcze tu słyszeliście to bardzo głośno, tak wiem. No, na 100. No, no, no na 10. Żebyście nie słyszeli. Co się stało z tym się? tak jakby wyłącz tego trailera w ogóle, program. No i nowa. Dobra. Dobra, jesteśmy już w Hello Neighbor. Pod M-ką mamy grafikę. No i tu też i nic nie na max, bo wtedy będzie tak niewyraźnie a tutaj na no, odległość będzie tak niewyraźnie bardziej No, i jeszcze bardziej tak niewyraźnie całe dlatego tego nie daje. tylko daję post proces po co ci nie hop, hop. Myślę, że zobaczyć wszystko spodziału dobra, to jesteśmy. też... Ale... dobra no no pomożmy też się rozpakujmy press e to activate press, to jest takie jak głupie sterowanie bo na f się pomyśle na f się aktywuje, a powinno być to samo, nie? Press F to pick up, o tym ja Potem skoczycie. Press left mouse button to use item, czyli lewy przycisk myszy, żeby użyć. Press right mouse button to put item, czyli nacisnąć prawy przycisk myszy, żeby puścić. Hold and release, right mouse button to draw item, czyli przytrzymaj i prawy przycisk myszy, żeby użyć. One teraz są na liście check inside, czyli wejść do środka. Można no, się otwierać i świetnie. No. Dobra. Miał. W ogóle zanim się wprowadzimy, to zawsze sąsiad jest gdzieś. O, już czekał. Dajemy tu półeczkę. Tu latyjku. Kuziwa, w domu, znowu domu sobie już roztupiłem. No. Działa, działa. Może tu kłódka? Czuję? Czy jest tu tarka? jest. A <gry> bez synu. Mm. Stoimy tu tak, bo... Nie ma co. To jest żółty samolotnik. Hopa. Ja ci pomóż, ważne jest to. Ten... Za domem. Jak wiecie, mam trainer na więc... koniec. Że... Nie wiem, bo tu ja... Hopa. Tu. On się ma. On jest najlepszy w wyłączonym. No nic nie można zrobić. Uff. Nie może, można sobie tak grać. Cztery. Nie. Mamy tylko cztery miejsca w roku, więc... Krzesło! Zdupiaj krzesło! Krzesło! Zdupiaj! Znaczy jest krzut, chodca. I myk! I myk! I myk! Leci. Pyk, pyk, pyk. Pytajcie czemu są na górze na górze jest strzelnica, dlatego by tak wyszło. Musimy sobie garaż sobie otworzyć. Myk! Myk, myk, myk. Prontem wchodzić Hop. A garażem będziemy wychodzić prądem wchodzić, garażum wychodzić no, to będzie o wiele szybciej myk, my, my. Wchodzimy dwie zamki zamknij zamknij. bierz bierz wiesz, zamknij. bierz, wiesz, zamknij nie, zamknij bierz, zamknij No to wszystko czyszczyliśmy Tyle, czasem blokowało dół teraz to jest inna zasada Że schodami wchodzimy wychodzimy Raz Dwa Trzy Cztery Teraz muszę zejść najpierw w posłon I dopiero później będziemy robić to, że nie no. ma majstracisławka. Mieńcie, wchodzimy w górę. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. Widzimy krzesło. Maneki. Krzesło. Wiesz, przez to, wiesz, przez to. Nic nie było. Teraz wracamy pozwoliłem przeprowadzić winy na górę, bo na górę miałem przeprowadzić ale zewnętrz ale dobra, dobra, dobra jeszcze będę musiał winę ten na górę wprowadzać, czyli tak dobra, wprowadzimy na górę no. myk Myk, myk, myk. Ja bym tu sprzedał do bardzo, naprawdę dużo hajsów miał. Gdybym nimi mi tak nie rzucał. A na jakiej mups hops hops I jedziemy na. The people who are in the Ten sąsiad? Józef? Tutaj mi mi miał młotek. O, młotek. Dzięki. Jakby go tu nazwać? Kaja. W ogóle. Pani, pani światło. W ogóle. Jukle... Jukle i mam taki parcia tu cały i to ma takie, takie, nie taki fajne, jest na Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, jest to że wątpią. Teraz weź tu. Najpierw słonek. Jo, moment. Dobra ludzie, poczekajcie moment. Mi. Dobra, już jestem. Więc tak, przejdziemy całego Halo mm, mm, Nie wprowadzając się do domku. Ostrzegam w Walii grę, na pewno. Tu jest nauczycielka, tak teraz, teraz nie będę rzucać. 5, 8. Nie, nie pamiętam. No to jest proste. 7 minus 5 to jest 2, do 4, 2, 7 minus 5 to jest 2, 3 dodać 7 to jest 4, 4 dodać 2, 8. No, 1, 3, 6. Nie, to jeszcze, też Ty, to Bang, bang. Bang, bang. Te kury To jest ogólnie właściwie zablokowane Mam jeszcze Te Nawet tu te drzwi to zablokaj Matka kultury nie nauczyła raczej go w tej postaci to potrzebujemy <dosigh> też jest nie, to nie jest w ogóle już się ustało dawik. Kultek. To zawsze jest w ogóle zablokowane. Nie, to jest. Nie, to Nie, to Unreal <laughs> no. um um Unreal And process has crashed at Unreal Engine 4 crash report. Pieszę tego oczyka. No i jeszcze, ja, jak się podobało, jeżeli tak to zostać, łapkę wkrótce. Ale się znowu rzek nam na razie. No i cześć.